W najbliższą niedzielę już Eterowski zaproszą wszystkich na lista śląskich szlagierów, szlagierowo.pl, a notowanie to będzie 600 plus 83. Miał gościa, Alina. Pamiętajcie, żeby być z nami w niedziela na YouTubie od godziny 19.30. Widzimy się, Sebastian Mierzwa.